i zawracamy na najbliższym skrzyżowaniu widzimy jest to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną trzeba sobie poszukać lewego pasa tutaj jest jedno niebezpieczeństwo na tym skrzyżowaniu do zawracania przechodzą dwa auta jeżeli ja mówię dwa auta to nie trzy są to dwa cywilne auta więc może mamy małe szanse zdążyć zobaczymy i widzimy, że szanse są zbliżone do zera. Jeżeli pan by tu jechał w czasie egzaminu i na egzaminie przed panem by stał tylko jeden samochód, a jest to nauka jazdy i ona troszeczkę zmitęży czasu, to też pan może się złamać, złapać na żółte światło, więc jeżeli przed nami stoi jedno auto i jest to nauka jazdy, najlepiej zaciągnąć hamulec ręczny, wrzucić na luz, żeby na tyle opóźnić e, ruszanie, żeby i tak, i tak nie zdążyć bo możemy sobie tylko kłopotów narobić. I fajne, bezkolizyjne, tylko krótkie Tylko tak krótkie I, i, to, I to jest yy, Krótkie w zależności od tego Jak kto rusza, bo może być nawet Cywilne auto, to znaczy Kogoś będziemy na drugim miejscu A on troszeczkę się zakapi To już możemy się yy, Wpakować na żółte światło Po prostu ten cykl jest bardzo króciutki I to niesie ze sobą yy, Niebezpieczeństwo Jeszcze zapomniałem